Chciałem wam pokazać mieszkanie, na którym można zrobić bardzo dużo pieniędzy A pokażę wam coś, co pewnie mało z was to robi To jest podział nieruchomości pod względem zarówno technicznym, jak i prawnym Na dwa lokale I to jest właśnie mieszkanie w Kamieńcy Jakiś czas temu kupiłem nieruchomość przy ulicy Ogrodowej w Lublinie Lokalizacja jest wyjątkowa Jak widzicie na mapie, to taka jest dosłownie kilka kroków Ulica jest przepiękna, jednokierunkowa A przez to niezbyt jest ruchliwa Jest też zadbana i pełna zieleni Nierwowość, którą kupiłem, to lokal użytkowy, czyli inaczej niemieszkalny. O tyle nietypowy, że składał się tak naprawdę z dwóch lokali, a była to jedna księga wieczysta. Jak zobaczyłem dokumenty, dowiedziałem się, że kiedyś był to lokal mieszkalny, a w Urzędzie Miasta figurowało jako dwa lokale. Początkowo chciałem przywrócić stan pierwotny, czyli zmienić przeznaczenie, tak, żeby te lokale znowu były mieszkalne. No ale lokal znajduje się na kontynacji minus jeden, i obecne prawo no nie dopuszcza takiej możliwości. Przygotowałem te dwa lokale pod najem krótkoterminowy. Tylko mówię lokale, bo to nie są mieszkania. To są lokale usługowe, użytkowe, które są niemieszkalne z racji definicji. Natomiast no, nikt nikomu nie zabroni mieszkać we swojej własności. W tym momencie chcę, żeby one po prostu były dwoma odrębnymi lokalami użytkowymi na oddzielnych księgach wyczystych. Zanim rozpocząłem procedurę podziału, zrobiłem analizę prawną, w jaki sposób mogę podzielić te dwa lokale, czyli jakie dokumenty mi są potrzebne i niezbędne do tego, żeby ten jeden lokal stał się znowu dwoma odrębnymi lokalami usługowymi. Jedyną dostępną dla mnie formą, z której mogę wyodrębnić te dwa lokale, czyli stworzyć dwa nowe lokale z dwoma księgami wieczystymi, było notarialne wyodrębnienie lokalu, czyli ustanowienie odrębnej własności. I Mogłem to zrobić tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego. Lub jest dalej gigantyczny potencjał, jeśli chodzi o krótkoterminowy najem, bo potrzeby są coraz większe, hotele się budują co prawda, no ale nie tak szybko, jak byśmy tego chcieli. W tym momencie mamy zaświadczenie o samodzielności lokali. W praktyce to wygląda tak, że idę do notariusza i na podstawie aktu naturalnego wyodrębniam dwa lokale. Sąd zamyka starą księgę wyczystą i otwiera dwie nowe dla tych nowych lokali. Dokumenty, jakie były potrzebne to wypis i wyrys gruntów, rzuty kondygnacji z pieczątkami osoby upoważnionej, tak, takie, które ma uprawnienia budowlane, wypisy z karty takiej lokali, bo te lokale miały swoje karty takie pierwotne, Rzuty lokali wraz z powierzchniami przynależnymi, zrobione przez uprawnionego geodetę, bądź osoby, które ma uprawnienia budowane. Uchwała wspólnoty wyrażające zgodę na to, żeby wyodrębnić dwa lokale. Zaświadczenie o samodzielności lokali. Cała procedura była dość skomplikowana i czasochłonna, ale znacznie podniosła wartość nieruchomości. A z racji zarobku, ponieważ dwukrotnie wartość nieruchomości wzrosła, warto było zamrozić kapitał na dłuższy niż zwykle okres. Kupując ten lokal nie miałem pewności, czy wyodrębnię z niego dwa mniejsze o osobnych księgach wyczystych, ale przyjmuję zasadę, że albo zarabiam dużo, albo bardzo dużo. I tak skalkulowałem ceny zakupu tego mieszkania, że nawet jeżeli nie uda mi się go podzielić, a zrobię tam fizycznie dwa lokale, to będę w stanie go sprzedać z zyskiem, który mnie zadowoli, czyli zarabię dużo. Natomiast jeżeli uda mi się go podzielić i uzyskać stosowne dokumenty, będę w stanie zarobić bardzo dużo. I tak się zresztą stało.